Rynek pracy potrzebuje nowego typu pracowników, inżynierów, biznesmenów o różnych specjalnościach. Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej opiera się na rzeczywistych studiach przypadków oraz na projektach możliwych do realizacji w praktyce. Dodatkowe doświadczenie studenci zdobywają w nowoczesnych laboratoriach również z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania dostosowanego do danej specjalności.